Cześć nazywam się Darek Kraśnicki, no, widzisz mnie trochę w nienaturalnej pozycji, ale w tym wideo spróbuję Ci pokazać jakość dźwięku, którą możesz uzyskać przy pomocy rejestratora Zoom H6, jest to ta maszynka. No, spróbuję wykonać kilka jakichś takich domowym sposobem testów w moim tu domowym studio, tak aby Ci pokazać, że zastąpienie Zooma H4n, czyli tego nowszym modelem miało sens. No, siłą rzeczy taka moja ocena jest subiektywna, zawsze znajdą się jacyś tacy wątpiący, że taki dość spory wydatek przy filmach wgrywanych tylko na YouTuba no, nie ma sensu, czy ma sens. No, ostatecznie za parę groszy możesz kupić również jakiś zewnętrzny mikrofon. Również ceny Zoom'a H4n czy H2 z pewnością będą spadać. No i może to skutecznie opóźnić zakup ich następcy, szczególnie jeżeli jesteś filmowcem niskobudżetowym, zaczynasz swoją karierę lub nie poczułeś jeszcze tej siły wideomarketingu, no i oczywiście związanego z nim przypływu gotówki, no, czy z jakichkolwiek innych względów nie chcesz zainwestować w najnowszy sprzęt. Początek tego filmu oczywiście nagrałem używając kapsułę mikrofonu, którą dostaniesz w standardzie przy zakupie. Uczona nazwa tego akcesorium jest to XYH6. Małe moje zastrzeżenie: dokupiłem wiatrochron typu Detki Ten. No i zakładam go zamiast tego standardowego z pianki poliuretanowej. Wadą tego wiatrochronu jest zdecydowanie wypadanie sierści, prawda? Tutaj popatrz, zaletą jest tutaj jakaś gumka z boku. Ta gumka pozwala na jakieś mocniejsze zaciśnięcie tego wiatrochronu na kapsule. Generalnie wydaje się mimo wszystko mniej solidny niż wiatrochrony typu Rodi, Rode, no ale cena tychże kotków zaczyna się od stówki w górę. Taki problem ogólny, no jeżeli masz kota i niechcący zostawisz ten wiatrochron na jego widoku, to twój pupil wiedziony jakimś instynktem obdzierania ofiary ze skóry może ci zniszczyć ten czy inny jakiś podobny zakup. Generalnie opcji tego mikrofonu z wiatrochronem typu Detki, ten używam najczęściej i to zarówno w terenie jak i teraz w studio. I powiedzmy przy odległości około. 20 dwadzieścia pięć od moich ust. Obniżam tutaj potencjometrem głośność z dziesiątki na 8,9. Z boku jest taki volume ustawiony u mnie na 80. No kwestia oczywiście też poeksperymentowania w Twoich konkretnych warunkach. Ciekawa opcja dostępna Niestety tylko przy tej końcówce mikrofonowej, z boku tutaj masz wejście na mikrofon dodatkowy. Przypuszczam, że w praktyce chodzi bardziej o jakieś lavaliery, natomiast dla potrzeb tegoż to filmu użyję tutaj RODE Stereo VideoMic Pro, który normalnie podłączam bezpośrednio do kamery wideo, kamera jest tam. Musisz wiedzieć, że przez długi czas pomimo posiadania zooma H4n wolałem używać mikrofonów zewnętrznych do kamer. No, w studio było to spowodowane zwykłym lenistwem i niechęcią do jakiejś mojej dodatkowej synchronizacji oraz edycji dźwięku, natomiast w terenie mikrofon zewnętrzny jest zdecydowanie lepszy przy nagrywaniu jakichś widoczków czy krajobrazów, szczególnie jeżeli coś przy tej okazji komentujesz. No nie muszę mówić, że wiatrochron jest w terenie niezbędny. Natomiast generalnie dźwięk z kamer, nawet przy dobrym mikrofonie, według mnie jest nieco gorszy, ale ponieważ 98% filmów na YouTube jest nagrywanych tylko na tak, takim fabrycznie wbudowanym mikrofonie, to podłączenie czegokolwiek zewnętrznego i tak już uczynić się prawie że profesjonalistę. Jeszcze raz powtarzam z uporem maniaka. Paradoksalnie widz niesie gorszy obraz z normalnym dźwiękiem niż odwrotnie. Także na razie na tym kończę demonstrację dźwięku z mikrofonem RODI i za chwilę przejdę do końcóweczki SGH6, czyli Shotguna. Zapytasz zupełnie słusznie, po co mi Shotgun, który jest mikrofonem monofonicznym, no Natomiast końcówki w zestawie fabrycznym są zdecydowanie stereofoniczne, mianowicie jako promptera używam laptopa, którego być może fragmencik tutaj widzisz, no i tenże laptop mimo wszystko wydaje jakiś dźwięk i nie używam w swojej obróbce żadnych programów do takiej obróbki dźwięku. Końcówki do stereozuma nie są zbyt kierunkowe. W sumie ściągają każdy dźwięk naokoło. No i w ten sposób zawsze jest jakiś tam poziom szumów. Jeżeli masz takie ucho bardziej wyczulone na perfekcyjny dźwięk, no to możesz się oczywiście zirytować. Używając shotguna, mimo wszystko nagrywam bardziej siebie niż moje otoczenie. I jednocześnie zauważyłem, że Shotgun, ponieważ jest kierunkowy jest taki bardziej czuły, dlatego zdecydowanie zmniejszam poziom na potencjometrze z 10 do 7 przy volume 80. Dla potrzeb testu dźwięku jeszcze przeczytam Ci uzasadnienie do zakupu tej końcówki. Opcjonalna kapsuła Zoom ZG H6 Shotgun, uzupełnia rejestrator H6. O, profes o profesjonalny mikrofon typu shotgun, z, hy z hyperkardioidalną charakterystyką kierunkową, z silnym jednostronnym ukierunkowaniem wrażliwości na padający dźwięk, idealne narzędzie do zdjęć w filmie, wideo czy do teatru. Tak więc decyzja czy wydać dodatkowo te 500 zł należy do Ciebie, natomiast na zachętę mogę Ci tylko dodać, że tenże wiatrochronik jest wliczony w cenę. Natomiast teraz, dla porównania, króciutki fragment filmiku, który będzie nagrywany mikrofonem zewnętrznym Rode Video Mic, podłączonym do kamery GVC No tak kręciłem większość moich pierwszych filmów i pomimo tego, że jakość obrazu była fatalna bo oczywiście nie znałem się za bardzo na ustawieniach manualnych to niektóre filmiki są do dzisiaj oglądane, komentowane bo po prostu przedstawiają jakąś wartość no i miały jakiś w miarę przyzwoity dźwięk Podstawową zaletą tych mikrofonów jest brak konieczności synchronizacji dźwięku przy edycji no, w miarę przyzwoita jakość tego dźwięku natomiast podstawową wadą, którą nawet w tej chwili mam musisz pamiętać o włączeniu bate bateryjnego zasilania tutaj sygnalizuje to ten zielony jakiś tam wskaźnik, sprawdzenie podłączenia kabli no, miałem kilka sytuacji, że coś mi nie zagrało na stykach zapomniałem wyłączyć mikrofon no i cała robota poszła na marne także styki mimo wszystko w kamerach no, styki mikrofonowe no, nie są zbyt dobre na tym kończę, jeżeli oczywiście ten teścik Ci się spodobał to daj lajka, daj kciuka, jeżeli filmik rozwiązał Ci jakikolwiek problem umieść go na swoim portalu społecznościowym, czy stronie internetowej. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów oczywiście koniecznie zasubskrybuj mój kanał YouTube o wideo marketingu. Co jakiś czas, chociaż ostatnio niezbyt często staram się dać jakiś ciekawy materiał. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No a tak na marginesie, celowo pominąłem tutaj omówienie jednej końcówki o uczonej nazwie MSH-6. Nie używałem jej do tej pory, no chociaż wchodzi ona w standard tego co kupujesz z Zoomem H6. H6. No Jeżeli masz na jej temat coś do dodania, Koniecznie zrób to w komentarzu do tego filmiku, także bye-bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.